Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia Zapytanie o czas trwania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony Tradycyjnie zapytanie mojego widza Witam, oglądam Pana na YouTube I mam pytanie, a nikt nie umie mi odpowiedzieć konkretnie Jestem w trakcie wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony I ile trwają badania lekarskie psychiatryczne i psychologiczne i jak mniej więcej wygląda badanie psychologiczne? Czy to prawda, że psycholog męczy jakimiś zagadkami, układaniem klocków itd. Jak wygląda wizyta u tego y, psychologa? Żeby było jasne, ja jestem lekarzem, także raczej nie widzę jak wygląda y, wizyta u psychologa Bardziej bym mógł powiedzieć o wizycie u lekarza no, Ale zanim odpowiem Ci konkretnie na te pytania to musisz wysłuchać takiej mojej krótkiej relacji na Twoje szczęście historycznej, bo do niedawna mogło się przebadać tylko w placówkach resortowych lub w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Wiem, bo byłem zatrudniony w takiej resortowej instytucji i cokolwiek bym nie robił, nie było szansy, abyś dostał orzeczenie szybciej niż po dwóch, trzech dniach, i nie miało to znaczenia, że. Byłeś jakiś zamiejscowy, mieszkałeś na przykład 100 km od Wrocławia Pamiętam jednego gościa z Lądka, którego psycholog przegonił ze trzy razy na poprawkę testów Z Lądka jest 120, w obie strony 240, 3 razy 240 No prawie 750 No zdarzało się, że miałeś wyjątkowe szczęście, przyszedłeś wcześniej rano Wszyscy byli w dobrym humorze No i wtedy czasem mogłeś skończyć o tej 15 danego dnia jak miałeś jeszcze więcej szczęścia, to nawet otrzymać tego samego dnia orzeczenie I było to powodem tzw. turystyki ochroniarzy, całe autobusy jeździły do mniejszych miejscowości No, tam odbywało się to w miarę normalnie, bo yy, przy bezrobociu ci ludzie rozumieli, że jak obsłużą tych z Wrocławia jak Nysa obsłuży Wrocław szybko, no to parę groszy zostanie w Nysie, a nie we Wrocławiu. No, ale tak czy owak, nawet z dojazdem zabierało to cały dzień. I parę lat temu nagle BOOM, nowe rozporządzenie i badania lekarskie i psychologiczne zostały uwolnione na rynek prywatny i co się nagle okazało, że ci sami ludzie mogą wszystko zorganizować tak pod klienta, że jest krótko, szybko i na temat. I przykładowo ale mówię, moja Przychodnia Medycyny Pracy i Pracownia Psychologii Transportu może nie być dobrym przykładem dla reszty W mojej Przychodni trwa to yy, około półtorej godziny, półtorej do dwóch godzin Mówię o kompleksowym badaniu psychologiczno-lekarskim yy, włącznie z rejestracją, wydaniem orzeczeń, no i trzeba czasami wydać fakturę za usługę Natomiast, nie sądzę, aby były jakieś ważne powody organizacyjne, aby miało to trwać znacznie dłużej no chyba, że rozwiązujesz bardzo wolno testy psychologiczne masz jakieś kłopoty ze zdrowiem, wymagasz dodatkowego do badania, czy doniesienia jakiejś tam dokumentacji medycznej no, ale to są na szczęście przypadki nieczęste, że tak powiem. Natomiast jak badają Ci psycholodzy? Jak badają w sensie, żebym patrzył im na ręce, to nie wiem, natomiast pracowałem z wieloma każdy robił o swojemu, także moja relacja ci niewiele wniesie. No, pamiętam jeszcze raz tego zioma ze szpitala wojskowego. No, czasami pod byle pretekstem kazał ludziom przychodzić na drugi, na trzeci dzień. No, celem poprawki testu, czy coś tam uściślał. Zakładam, że robił to w dobrej wierze, ale tak jak ci wspomniałem, gość z lądka 120 km, trzy razy się przejedź w tą i z powrotem. I cokolwiek by ten psycholog nie badał, to, to nie wiem, co wybadał, ale utrudnić życie potrafił Natomiast, jeżeli Ty chcesz wiedzieć, jak to się robi w jakiejś konkretnej firmie, do której masz się zamiar udać Po prostu wygoogluj, sprawdź opinię w internecie Jeżeli znasz nazwisko tego psychologa, po prostu zbierz o nim jakieś opinie Jest w tej chwili tego pełno, znany lekarz, czy nieznany lekarz, czy tam jakiś mega psycholog no, na pewno pozwoli Ci to uniknąć jakiegoś elementu zaskoczenia na miejscu, że wymagają czegoś, o czym wcześniej nie wiedziałeś, także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, właściciel y, firmy Przychodnia Medycyny Pracy, w której też jestem lekarzem uprawnionym do badań kwalifikowanych pracowników ochrony No i przynajmniej moja firma stara się, aby było szybko, krótko na temat, no, wyniki są różne, ale z reguły pozytywne dla zdających Także, do zobaczenia w kolejnym filmiku Jak masz coś do powiedzenia na temat swojej firmy Czyli w sumie Twojej firmy, która Cię badała Jak to wyglądało, no na pewno Twoja opinia się przyda komuś innemu I koniecznie skomentuj to w tym wideo